Cześć, witam się serdecznie, ten hangout jest dlatego, ponieważ wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie badań okresowych, no jest to o tyle ciekawe, że zmiany są poniekąd rewolucyjne, a mianowicie, zaraz Ci pokażę, Najpierw pokażę, gdzie ten akt prawny możesz znaleźć, a mianowicie Dziennik Ustaw 2020 pozycja 2131, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020, zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z okresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, bla bla bla i, i data wejścia w życie. 16 grudzień 2020, czyli jutro jest 14, pojutrze 15, we wtorek, czyli od środy wszyscy, że tak powiem, badają się po nowemu, akty zmienione, chodzi tu profilaktyka, kodeks pracy, badania lekarskie i tutaj masz 16 stron tego rozporządzenia, ale ja zajmę się tylko stroną pierwszą, ponieważ najważniejszą rzeczą jest tutaj w paragrafie pierwszym. To jest chyba ustęp pierwszy i y, zmiana dotyczy tego, że y, po wyrazach specjalistyczne badania konsultacyjne dodaje się przecinek oraz wyrazy w zależności od wskazań w szczególności oto laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne lub psychologiczne, prawda? Czyli weźmy badania okresowe, kiedyś to było obowiązkowe badanie otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne Natomiast w tej chwili słowem kluczowym jest w zależności od wskazań, czyli to lekarz medycyny pracy, taki jak ja, czy jacyś inni lekarze decydują o tym, czy są wskazania, czy wskazań nie ma, prawda? No można się domyśleć, że tam od czasu do czasu jakieś wskazania u kogoś będą, natomiast wcale to nie oznacza, że każdemu się to będzie należało, że będzie to obowiązkowe w zakresie badań. No jakie, że tak powiem konsekwencje? No Być może trochę obniży się poziom badań, natomiast na pewno na pewno nie obniży się coś takiego jak szybkość badań, prawda? Ponieważ to, co się działo do tej pory, to badania trwały naprawdę długo, ponieważ no, ciężko znaleźć nagle czterech specjalistów w jednej kupie, prawda? Natomiast w tej chwili lekarz medycyny pracy który skończył mimo wszystko 6 lat specjalizacji, potem trochę praktykował, to będzie mógł podjąć jakąś taką decyzję, czy kierować na te badania dodatkowe, czy nie kierować. Oczywiście tam jakieś takie przepisy porządkowe, czyli to, co zaczęto kiedyś, to zachowuje ważność, prawda? patrzę tutaj, do badań profilaktycznych oraz postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych stosuje się przepisy rozporządzenia, czyli yy, to co zaczęto wcześniej, przykładowo yy, miałeś badanie wysokościowe, zrobiłeś już okulista i neurologa, to po prostu ci to zostanie, a laryngologa na przykład nie musisz robić, prawda. No i na tym cała zmiana tutaj mniej więcej polega, prawda. Uproszczenie będzie spore, ale mam nadzieję, że lekarze dadzą radę. Odpowiem krótko na jakieś tam pytania no i myślę, że krótki hangout. I dzisiaj skończymy. Mart Tert. Panie doktorze, rozumiem pewne badania stereoskopii oczu dla pewnych grup zawodowych, ale nie rozumiem jednej rzeczy. Kierowcy ciężarówkami może być jednooczny. kierowca autokaru też. Już o operatorze parki nie wspomnę. Operator wózka widłowego musi stereosymetrię mieć. No niestety. Takie przepisy są i niewiele na to poradzę. Kiedy to się poprawi u naszego ustawodawcy? No, kiedyś tam się poprawi, no ale na razie jest jak jest i nikt tego nie zmienił. Widocznie uważają, że operatorzy wózków widłowych są większym zagrożeniem niż to by się wydawało, prawda? Odpowiem też na parę innych pytań ale to już nie, w niewielki sposób związanych, że tak powiem, ze zmianą badań profilaktycznych. Tutaj ktoś wrzucił pytanie na komentarzu wideo. Witam, mam pytanie, czy jak byłem na badaniach psychologicznych w WOMP-ie świeżo po stracie prawka za marihuanę, oczywiście wynik negatywny. Czy teraz już trzy lata później, kiedy mogę odzyskać prawkę, mogę iść na badania psychologiczne prywatnie, nie do WOMP-u, czy jak nie, czy jak nie przyznam się, że robiłem badanie w womp będzie negatywne, nie będzie problemu. I tutaj przypuszczam, że ktoś myli badania psychologiczne od badań lekarskich, bo jeżeli był na badaniach psychologicznych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy świeżo po utracie prawa jazdy na marihuanę i wynik był negatywny, orzeczenie było negatywne, no to sobie może tam gdzieś pójść prywatnie na inne badania psychologiczne pod jednym warunkiem, że są to badania psychologiczne, a nie badania lekarskie. Bo może być, że był na badaniach psychologicznych, które były częścią badań lekarskich. Tak się też może zda, mogło się też tak zdarzyć, prawda, że lekarz womp skierował na badanie psychologiczne w jakimś tam celu. W jakim celu to nie potrafię powiedzieć. Widocznie potrzebował do swojej oceny badań psychologicznych. Prawda? Dobra. I, I myślę, że na tym dzisiaj skończę. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to zapraszam serdecznie do zadania go na czacie. Natomiast jeszcze raz dla wszystkich chętnych proponuję zapoznać się z tym rozporządzeniem, ministra zdrowia z dnia 12 lipca 2020. Zmiana tutaj w paragrafie pierwszym, ustępie pierwszym uważam, że jest rewolucyjna, powinna usprawnić całą medycynę pracy. Nawiasem mówiąc za granicą, nikogo to nie dziwi, że lekarz medycyny pracy od tego jest lekarzem medycyny pracy, żeby mógł się wysrać bez 15 specjalistów, prawda? nie musiał się aż opierać na tylu opiniach. Z tego co wiem, program specjalizacji z medycyny pracy został na tyle zmieniony, że nowi, nowy narybek lekarski potrafi zbadać wzrok, potrafi zbadać narząd równowagi, potrafi przeprowadzić jakieś podstawowe badanie neurologiczne i nie widzę tutaj większego problemu, żeby nie potrafił zbadać, że tak powiem kompleksowo, kogoś na wysokość czy do jakichś innych celów. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny pracy, właściciel przychodni medycyny pracy we Wrocławiu, jeżeli takie filmiki Cię interesują, zasubskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek, żebyś otrzymywał tam jakieś powiadomienia jako pierwszy widz. No niestety moje hangouty od pewnego czasu są tylko wieczorami, ponieważ opiekuję się małym niemowlakiem, już ośmiomiesięcznym, ale niestety wymaga on troszeczkę opieki i mamy. Także tutaj kliknięcie w ten link, kliknięcie w dzwoneczek na powiadomienia. Obejrzyj kolejny filmik tam yy, po mojej stronie lewej, po twojej prawej i do zobaczenia następnym razem.